Kolejny jarmark Bożonarodzeniowy na Wrocławskim Rynku. 30 listopada 2013 roku. Andrzejki koło godziny 12 z groszami. I wybraliśmy się z małżonką, aby zrobić jakieś zakupy. Nie, zjeść, napić się Grzańca. Napić się Grzańca, zjeść i robimy prezenty dla najbliższych Jeszcze tylko rzut oka na plac solny i idziemy wydać parę groszy Pierwszym zakupem podczas jarmarku bożonarodzeniowego we Wrocławiu 30 listopada 2013 były oczywiście grzańce w kubeczkach. Ja wziąłem grzańca brzoskwiniowego. A Ty jakiego grzańca wziąłaś? A żona wzięła wro wrocławski najmocniejszy. Kubeczki za parę groszy, pamiątkowe. A tak wygląda budka, w której żeśmy grzańca wzięli. Czekolada krasnala i grzaniec wrocławski. Pora południowa, także jeszcze tłumu ludzi nie ma. I ostatni widok na Grzańca przed wypiciem. Zdrowie na budowie.